dotyczącym dzisiaj dostępną informacji publicznej. Nazywam się Luisa Bożek-Sadzinica, jestem radcą prawnym i łączę się z państwem dzisiaj z Wrocławia. I na co dzień prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego, natomiast od wielu lat, mniej więcej od 2009 roku, współpracuję z firmami szkoleniowymi, ale też jednostkami samorządu terytorialnego, czy też w ogóle tak szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie wielu szkoleń, m.in. właśnie dostępu do informacji publicznej, też ochrony danych osobowych, czyli RODO, w kontekście również dostępu do informacji publicznej przedstawicieli prasy, prawa pracowego, szkole również z kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy w jednostkach samorządowych, no to jest jakiś tam zakres tematyczny, który od wielu lat udaje mi się prowadzić szkolenia z tego zakresu, prowadzić doradztwo prawne. Prowadzę również sprawy sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym czy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, między innymi w zakresie właśnie dostępu do informacji publicznej, o której dzisiaj sobie, o której dzisiaj sobie powiemy. Proszę państwa, rozpocznijmy od źródeł prawa. Każdy z nas na gruncie artykułu 61 Konstytucji naszego państwa ma prawo dostępu do informacji o szeroko pojętej działalności władz publicznej, w tym administracji publicznej. Bez wątpienia, powiatowe urzędy pracy taki status podmiotu publicznego mają. W związku z powyższym są zobligowane do udostępnienia informacji publicznej w trybie i na zasadach samej ustawy udostępnienia do informacji publicznej, która oprócz Konstytucji jest w naszym kraju źródłem prawa i źródłem informacji, w jaki sposób, na jakich zasadach i co udostępniamy. Oczywiście również źródłem prawa w naszym kraju, jak Państwo wiecie, od wyjścia Polski do Unii Europejskiej, również prawo unijne, które wielokrotnie ma pierwszeństwo również przed przepisami prawa polskiego. Jeżeli załóżmy byłaby sytuacja taka, że państwo polskie byłoby zobligowane do wprowadzenia przepisu prawa, tego by nie uczyniło, będzie stosowane wprost prawo unijne. Niemniej jednak w kontekście dostępu do informacji publicznej, mamy ustawę, która reguluje już od wielu lat tą instytucję informacji publicznej, mamy również rozporządzenie Misja spraw wewnętrznej administracji, który mówi również o biuletynie informacji publicznej jako jednej z form udostępniania informacji publicznej. I teraz proszę państwa, skoro mamy dostęp do informacji publicznej, to musimy się zastanowić, czym jest w ogóle informacja publiczna. No i tutaj pojawia się pewien szkopuł i problem, ponieważ ustawodawca Powiedział tak, informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych. No wszystko byłoby dobrze, gdyby jeszcze powiedział, czym jest sprawa publiczna, więc wielu teoretyków prawa mówi w ten sposób, że mamy tutaj jakieś takie pomieszanie z poplątaniem. W nomenklaturze prawnej mówimy, że to jest taki błąd ignotum per ignotum, czyli nazywanie nieznanego przez pojęcie również nieznane. Niemniej jednak ustawodawca w artykule 6, o czym momencie Państwu pokażę, mniej więcej przykładami wskazał, czym są informacje publiczne, niemniej jednak należy podkreślić, że choć ustawodawca się nie popisał w kontekście samej definicji, to jednak jest tak szerokie w tej chwili, proszę Państwa, rocznictwo sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, że można powiedzieć, że jakby taką zasadą jest udostępnianie w zasadzie wszystkiego, co dotyczy podmiotu publicznego z wyłączeniem oczywiście tych informacji, które nie mają walory informacji publicznej, o tym sobie za chwileczkę powiemy, bądź też odmowy dostępu do informacji publicznej wtedy, kiedy co prawda coś jest informacją publiczną, ale ze względu na jakieś tajemnice w tym ustawę czy rozporządzenie, w zasadzie RODO, czy też inne ustawy, które mówią o tym, aby wyłączyć jawność pewnych informacji, to wtedy rzeczywiście taka odmowa dostępu do informacji publicznej wystąpi. Natomiast tutaj jakby wskażę tylko na takie jedno z orzeczeń, które jest niezwykle pomocne w kontekście definiowania informacji publicznej to jest orzeczenie bardzo dawne, bo z 2006 roku w sprawie 1 OSK 123 przez 06 12 grudnia 2006 roku, które wskazuje, że informacja publiczna stanowi każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, także odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań z zakresu władzy publicznej. Bardzo ogólna informacja, ale będziemy sobie próbowali na pewnych przykładach mniej więcej omówić, co jest tą informacją publiczną, a co ewentualnie w pewnych sytuacjach nią nie będzie. Tutaj pojawiło się orzeczenie na Państwa ekranie Czym nie jest informacja publiczna, mianowicie wszelkie dokumenty prywatne, znajdujące się na przykład w aktach spraw administracyjnych. To jest taka pierwsza rzecz, na którą chciałam Państwu zwrócić uwagę w kontekście dostępu do informacji publicznej. Co do zasady, akta administracyj, spraw administracyjnych odnoszą się zapewne do działania podmiotu publicznego, są wytwarzane przez podmiot publiczny, czyli taką formą rozstrzygnięcia będzie decyzja administracyjna, ale nie tylko, bo przecież tak naprawdę Podmioty publiczne realizują swoje zasady zadania również na podstawie umów zawieranych z obywatelami. W związku z powyższym, w tym przypadku mówimy o aktach administracyjnych czy aktach sprawy administracyjnej. Bez wątpienia decyzja administracyjna jest dokumentem urzędowym jako takim, a nie dokumentem prywatnym. Ale co będzie dokumentem prywatnym, który nie będzie stanowił informacji publicznej? To wniosek samego zainteresowanego czyli osoby fizycznej, która składa jakiś wniosek do podmiotu publicznego. Również jej pisma procesowe, tak je nazwijmy, wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, czy też z innych ustaw, na bazie których um, dany podmiot prowadzi sprawy administracyjne. Więc rozróżnienie dokumentu prywatnego i dokumentu urzędowego jest ważne, ponieważ do, dokument urzędowy, czyli dokument wytworzony przez podmiot publiczny, bez wątpienia jest informacją publiczną, natomiast dokumenty prywatne, które co prawda w aktach administracyjnych się znajdują, nie będą miały walorów informacji publicznej. To w dalszym ciągu tego szkolenia pokażę Państwu, co zrobić wtedy, kiedy coś nie jest informacją publiczną, w jakiej formie, nie tyle że odmawiamy dostępu, co mówimy, wyjaśniamy, że coś nie jest informacją publiczną. Drugi przepis, na który chciałabym zwrócić uwagę, ale też orzeczenie, to jest przepis artykułu 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi w ten sposób, że jeżeli mamy przepisy innych ustaw, które w inny sposób wskazują na formę udostępnienia informacji, to one będą miały pierwszeństwo, czyli nie mają te, tej normy kolizyjnej tutaj nie ma tak naprawdę. Czyli z jednej strony mamy informację publiczną, ale jeżeli dane przepisy mówią o tym, w jaki sposób ją udostępniamy, to normą tutaj tzw. lex specialis, czyli Przepisem szczególnym będą przepisy tejże ustawy. Czyli jeżeli obowiązują odmienne regulacje dotyczące zasady i trybu udzielania informacji, to będą one miały pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. Przykładem jest RODO. RODO dotyczy sfery danych osobowych i prywatności osoby fizycznej. O tym troszkę będziemy sobie przez moment mówili. I jako taki forma udostępniania nie wynika z ustawy dostępie do informacji publicznej, a właśnie z samego rozporządzenia RODO i również ustawy o ochronie danych osobowych, która jest jakby pokłosiem tego RODO na gruncie prawa polskiego. Dobrze. I teraz tak, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, e, normą prawną, która wyznacza w naszym kraju taką podstawową, e, że każdy obywatel ma dostęp do informacji publicznej, czyli informacja o szeroko pojętej władzy publicznej, o tym, co władza publiczna robi, jak wydatkuje środki publiczne, z kim zawiera umowy, to jest informacja, która jest przynależna każdemu obywatelowi na gruncie konstytucji. I żeby była jasność, choć e, Konstytucja w artykule 61 mówi, że każdy obywatel ma dostęp do informacji publicznej, zarówno o działalności podmiotów publicznych, podmiotów samorządu gospodarczego, samorządu zawodowego, bo przecież na przykład radcy prawni zrzeszeni są właśnie w samorządzie zawodowym radców prawnych i również działalność tego podmiotu będzie rozpatrywana w kontekście dostępu do informacji publicznej. Niemniej jednak o co chodzi? prawo przysługuje każdemu obywatelowi. Wydaje się, że przede wszystkim nie można mówić w ten sposób, że jeżeli ktoś występuje na przykład w imieniu podmiotu gospodarczego, to już jemu nie przysługuje informacja publiczna, bo przecież Konstytucja mówi, że każdemu obywatelowi. No nie, każdemu obywatelowi to znaczy, że nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba fizyczna, która reprezentuje podmiot prawny, czyli na przykład, nie wiem, występuje o udostępnienie informacji załóżmy o choćby rejestr czy, prawda, ile osób znajduje się w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w danym roku, to będzie informacja bez wątpienia publiczna. Jeżeli zapyta o to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentującą przez jednego członka zarządu, którym jest prezes tego zarządu, to bez wątpienia taką informację taka informacja zostanie mu udostępniona, choć nie występuje tutaj jako obywatel, tylko jako podmiot, przedstawiciel podmiotu gospodarczego. Także nie można tego zawężająco gdzieś tam sobie rozumieć, że tylko obywatel i osoba fizyczna. Ważna informacja dla Państwa to jest informacja o niezwłocznym uzyskaniu informacji publicznej, o aktualnej wiedzy o sprawach publicznych. I jeszcze druga kwestia, informacja publiczna to jest taka, którą Państwo posiadacie w danym momencie, a nie wytworzycie ją w przyszłości. Czyli informacją publiczną na pewno nie będzie informacja o zamierzeniach podmiotu, który jest obligowany do udostępnienia informacji publicznej, a informacja o faktach. W faktach. I, i nośnikach informacji, czyli dokumentach, które państwo jesteście, które państwo jesteście posiadani w posiadaniu w ramach podmiotu urzędu, w którym państwo pracujecie i wykonujecie funkcje. I teraz tak, ja może sobie przejdę. bo co do podmiotów wykonujących zadania publiczne, to mówmy się, że każdy podmiot, który Państwo reprezentujecie, jednoznacznie należy utożsamiać z podmiotem, który jest zobligowany do wykonywania zadań publicznych i jako taki jest zobligowany do udostępnienia informacji publicznej. Więc ja nie będę tutaj omawiała szeroko, jakie inne podmioty, bo tutaj odsyłam do artykułu 4. Natomiast ważne jest o czym, czyli. Czego może żądać nasz podmiot czy nasz obywatel od podmiotu publicznego, czyli w jakim zakresie żądać tej informacji publicznej. Status prawny i organizacja podmiotu, przedmiot działalności, kompetencje, organy czy osoby sprawujące funkcje publiczne i kompetencje tych osób. Teraz tak, proszę Państwa, w kontekście tego, czyli osoba sprawująca funkcje i kompetencje tych osób. Jednoznacznie, że podkreślić, że informacją publiczną jest na przykład wykaz osób, które pracują w powiatowym urzędzie pracy. I to bez względu, czy sprawują funkcje publiczne, w sensie wydają na przykład decyzje administracyjne, podpisują umowy, czy też na przykład są na stanowiskach kierowniczych. Również osoby, które wykonują tak zwane funkcje techniczne czy administracyjne, to będą osoby, które po pierwsze, są um, pracownikami podmiotu publicznego, po drugie, są wynagradzane ze środków publicznych. W związku z powyższym nie ma, <śmiech> przepraszam, potrzeby, aby ukrywać dane osobowe takich osób. Tutaj nie ma. Przepisy RODY nie będą na przykład y, y, pomocne w kontekście odmowy dostępu, że powiemy, że nie powiemy, jak się nazywa kierownik danego działu w powiatowym urzędzie y, pracy. Jest to bez wątpienia informacja publiczna. W Natomiast możemy się zastanowić w kontekście wynagrodzenia danych osób, y, jak to y, wygląda. Z jednej strony mamy do czynienia y, z osobami, które sprawują konkretne funkcje w danym podmiocie publicznym i które są zobligowane do tego, aby udostępniać tzw. oświadczenia majątkowe. Czyli można powiedzieć, że bez wątpienia dane dotyczące wynagrodzeń osób, które są zobligowane w myśl przepisów innych ustaw do składania oświadczeń majątkowych, które te oświadczenia majątkowe są również przechowywane w Biuletynie Informacji Publicznej czy na stronie internetowej podmiotu, którego, w którym pracuje czy zarządza taka osoba, to no bez wątpienia można ją wymienić z imienia i nazwiska i takie oświadczenie majątkowe w kontekście jej wynagrodzeń jest informacją publiczną. Ale co w kontekście osób, które nie są funkcjonariuszami publicznymi, albo też inaczej. Są, ale na przykład nie są zobligowane do tego, aby oświadczenie majątkowe składać. I tutaj, proszę Państwa, wydaje się, iż ustawodawca, powiem tak, nic o tym nie powiedział, a orzecznictwo jest bardzo różne. Ja ostatnio spotkałam się z takimi orzeczeniami, które mówią, jak należało należałoby udostępnić informację publiczną w kontekście wynagrodzenia osób które pracują państwa w urzędzie. Wydaje się, że najlepszą formą, jeżeli byłoby takie zapytanie, proszę o zestawienie wynagrodzeń poszczególnych osób, nie będzie wskazywanie tych osób z imienia i nazwiska, chyba że, tak jak mówię, są zobligowane do składania oświadczeń majątkowych, a wskazanie informacji o wynagrodzeniach czy o składnikach tych wynagrodzeń w kontekście funkcji stanowisk, które sprawują. Czyli będziemy z jednej strony Mówili o prywatności takiej osoby, czyli nie wskazujemy ją z imienia i nazwiska, tylko wskazujemy ze stanowiska pracy, które wykonuje, czy stanowisko, na jakim zasiada. Natomiast mam pewną wątpliwość tutaj w sytuacji, w której mamy do czynienia z tylko jednym stanowiskiem, wydaje się tutaj, że mogłoby zadziałać RODO, że nie udostępniamy takiej informacji, bowiem mamy jedno stanowisko pracy i ta osoba nie jest zobligowana do przedkładania oświadczeń majątkowych. W związku z nie udostępnimy tej informacji, biorąc pod uwagę prywatność osoby fizycznej i rozporządzenie RODO. Ale jeszcze raz podkreślę, jest to dosyć kontrowersyjna kwestia. Wydaje się, że to jest jedna z tych orzeczeń, czy z, powiedzmy z informacji, które w orzecznictwie bardzo różnie jest interpretowane w zależności od orzeczeń danych nawet danego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak wydaje się, że ta formuła, którą Państwu wskazała byłaby jak najbardziej odpowiednia. Dalej, w kontekście przykładowego wyliczenia i tych informacji, które stanowią informację publiczną, tutaj mamy nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska. W ramach konkursów prowadzonych przez dany podmiot. Bez wątpienia procedura konkursowa, jeżeli ustawodawca nakazał wprowadzenie takiego konkursu, jest informacją publiczną. Tą informacją publiczną jest bez wątpienia informacja na temat w ogóle naboru, którą należałoby umieścić w bilety informacji publicznej. O jak ten nabór ma wyglądać i informacja o tym, jak się nabór zakończy. To znaczy, na przykład ustawa, powiedzmy, są tak zwane pragmatyki służbowe dotyczące zatrudnienia pracowników, na przykład ustawa o pracownikach samorządowych wskazuje, że mamy nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w formie konkursów. I takie konkursy są ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej i potem ustawodawca wskazuje, jakie informacje należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej w kontekście tego, konkursu, bez wątpienia informacja o konkursie i również o osobach, które zakwalifikowały się do tej jakby puli konkursowej potem osoba, która takie stanowisko objęła w związku z konkursem. Podaje się imię i nazwisko tej osoby. Oczywiście nie podajemy adresu zamieszkania tej osoby, bowiem jest to informacja już wynikająca z rozporządzenia RODO, które nie podlega udostępnianiu w tym trybie. Tak samo jak nie udostępnilibyśmy na przykład danych osobowych naszego pracownika w formie właśnie w adresu jego zamieszkania. Ale tu jest ciekawa sprawa, proszę Państwa, w kontekście dostępu do informacji publicznej, na przykład dotycząca wykształcenia osób, które zajmują stanowiska kierownicze w podmiotach publicznych. Ustawodawca tutaj również nie wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem informacji publicznej w tym zakresie, niemniej jednak orzecznictwo jednoznacznie wskazuje na tym etapie, że mamy do czynienia z informacją o wykształceniu i o poziomie wykształcenia takiej osoby, która zajmuje załóżmy stanowisko kierownicze czy stanowisko głównego księgowego, bo takie orzeczenia w ostatnim czasie się pojawiły i co ciekawe informacją publiczną będzie tutaj informacja o tym, jakie studia ukończyła taka osoba, na, jakim, na jakiej uczelni, ale już informacją publiczną nie będzie informacja o uzyskanym stopniu w, w związku z zakończeniem na przykład na studiów magisterskich, gdzie na dyplomie wskazuje się stopień, który dana osoba uzyskała zdając egzamin magisterski. To nie jest informacja publiczna i to bez wątpienia jedno z ostatnich orzeczeń w tym względzie, rozstrzygnęło tę kwestię, ponieważ nie jest to istotne z punktu widzenia prowadzenia podmiotu czy zarządzania podmiotem publicznym. W związku z powyższym ważne jest tylko jaki poziom wykształcenia ma dana osoba, a na pewno nie jaki otrzymała stopień z egzaminu magisterskiego. Oczywiście mogę sobie wyobrazić sytuację taką, że jeżeli ustawodawca by Wskazał, że tego typu informacja byłaby istotna, no to stanowiłoby to informację publiczną, natomiast na tym etapie nie. Kolejna kwestia to jest. O, może tutaj jeszcze. O, kwestia dotycząca majątku podmiotu publicznego, kwestia pomocy publicznej to jest z punktu widzenia państwa jednostki niezwykle istotna, ponieważ po pierwsze, w, przyznawane są środki np. Na, na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom fizycznym. Jest to bez wątpienia pomoc o charakterze publicznym. W związku z powyższym, jeżeli dana obywatel zażąda informacji, z, powiedzmy, ile osób otrzymało wsparcie publiczne z tego zakresu, albo też jakie osoby otrzymały, to bez wątpienia jest to informacją publiczną. Nie będziemy udostępniali wszystkiego, to znaczy na pewno nie adresów tych osób, choć jeżeli dana osoba już, tak mogę sobie wyobrazić, chociaż tutaj jest na rozpoczęcie działalności gospodarczej, więc ona jeszcze nie ma założonej działalności, natomiast proszę też pamiętać o tym, że informacją publiczną a propos przedsiębiorców nie są wszystkie dane osobowe, a dane osobowe dotyczące imienia i nazwiska i nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, a także siedziba tejże działalności gospodarczej. To jest informacja, którą możemy bez wątpienia uzyskać w trybie dostępu do ewidencji działalności gospodarczej. Zresztą w sensie powyższym nie ma tutaj jakby przypadku, w którym odmawiamy dostępu do informacji publicznej z uwagi na to, że na przykład ze względu na RODO. Na RODO to tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami, które wykraczają poza te, które są tak zwanymi informacjami jawnymi. Ale były, było ostatnie chyba takie orzeczenie przeglądając orzecznictwo dotyczące właśnie urzędów pracy spotkałam się z żądaniem, aby przekazać informacje na temat osób, którym odmówiono wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tu jednoznacznie sąd określił, że skoro odmówiono, czyli ta pomoc publiczna nie wystąpiła, to nie jest to informacją publiczną, w związku z powyższym nie ma obowiązku udostępnienia tego typu informacji ponieważ nie pozostaje ona w zakresie ustawy. Zatem powiemy sobie o tym, co właśnie wtedy, kiedy coś jest albo coś nie jest informacją publiczną, w jakim trybie będziemy jej udzielali. Jeszcze w kontekście akt administracyjnych prowadzonych przez podmioty publiczne, które wydają na przykład decyzję administracyjną i rozstrzygają w ten sposób sprawy publiczne, to co do zasady informacją publiczną są akty administracyjne, ale nie całe. Bez wątpienia to, co państwu powiedziałam na samym początku. Akty administracyjne podzieliłabym na dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne. I to jest podstawowe rozróżnienie, które daje nam asum do tego, żeby uznać coś bądź nie uznać za informację publiczną. Bez wątpienia decyzja administracyjna będzie jako dokument urzędowy informacją publiczną, ale tak jak powiedziałam pisma na przykład w sprawie Kierowane przez wnioskodawcę będą miały walor dokumentu prywatnego, nieurzędowego, jakby takie informacją publiczną nie będą. I teraz pytanie jest następujące. Co wtedy, kiedy dana osoba mówi, że ona chce mieć, w żąda w trybie dostępu do informacji publicznej udostępnienia akt w sprawie Wydaje się, że przede wszystkim mamy przepisy ustawy szczególnej, czyli przepisy dotyczące kodeksu postępowania administracyjnego bądź ustaw szczególnych, które mówią o sposobie załatwienia sprawy, gdzie z KPA wynika jednoznacznie, że dostęp do akt sprawy mają tylko stronę postępowania administracyjnego. Jest to będzie przepis szczególny. Czyli gdybym miała rozstrzygać w trybie dostępu do informacji publicznej, to by należało wezwać pana Kowalskiego, załóżmy, który składa wniosek w tym trybie i żąda dostępu do akt administracyjnych konkretnej sprawy, do tego, aby wskazała, jakie dokumenty chciałaby uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej. Bo jeżeli uzyskać, tylko decyzję, no to bez wątpienia taką decyzję należałoby mu udostępnić poprzez wcześniejsze zanonimizowanie w treści danych osobowych osoby fizycznej, co do której taka decyzja administracyjna została wydana. Natomiast sam dokument jest informacją publiczną, ale pytanie i wniosek udostępnienie całych akt bez wskazania i sprecyzowania w, o które dokumenty chodzi, należałoby jednak wezwać taką osobę do sprecyzowania, o jakie informacje chodzi. Jeżeli ona będzie precyzowała, wskazując konkretne dokumenty, no to będziemy musieli tylko rozpatrzyć, które dokumenty stanowią informację publiczną, a które nie, ponieważ forma odmowy dostępu będzie dotyczyła tylko informacji publicznej, a w pozostałym przypadku w formie zwykłego pisma postulujemy, że coś nie jest informacją publiczną i zaraz sobie do tego dojdziemy. Co do przykładów, jeszcze informacje publiczne, które bez wątpienia u państwa występuje, to na przykład protokoły kontroli, jeżeli są to kontrole, przepraszam, zewnętrzne dotyczące państwa działalności. Czy to będzie najwyższa izba kontroli, czy inny podmiot, który będzie taką kontrolę przeprowadzał, to jednoznacznie wskazuje się nawet w Informacji Publicznej, zawiera informacje o kontrolach i też protokoły z kontroli podmiotów publicznych. Nie można mówić również o tym, aby w treści kontroli anonimizować dane osobowe pracowników, czy to pracowników przeprowadzających kontrolę, czy też pracowników, którzy byli kontrolowani. Anonimizujemy w treści tylko dane osobowe osób, które nie są pracownikami. Załóżmy dotyczy to na przykład danych osobowych osób, co do których wydane zostały czy decyzje, czy jakiekolwiek inne rozstrzygnięcia, czy podpisane były jakieś umowy. To w tym momencie anonimizujemy w treści, natomiast sam proces, Protokół kontroli, jest informacją publiczną, jako taką, ponieważ dotyczy szeroko pojętej działalności podmiotu publicznego, zawiera informacje o sposobie działalności podmiotu publicznego, jest to ewidentnie informacją publiczną. Co jeszcze tutaj z takich rzeczy? O, tak, mówiliśmy o postępowaniu konkursowym na stanowiska urzędnicze. No może na tyle to ja potem sobie jeszcze wrócę do poszczególnych orzeczeń, tak aby Państwu wskazać i na przykładach, i na poszcz jakby poszczególne formy udostępnienia i zakresu udostępnienia tych informacji publicznych. I teraz tak. Jako może żądać obywatel, w trybie dostępu do informacji publicznej udostępniamy informacje. W tym informacje przetworzone w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. To jest druga kwestia, to jest bardzo istotne, ponieważ mamy taki podział w, w trybie dostępu do informacji publicznych, tak zwane informacje proste, informacje w tym momencie tak zwane przetworzone, za moment sobie dojdziemy do tego, czym jest ta informacja i czy w ogóle mamy jakąkolwiek decyzję w tym zakresie. Przepraszam, nie decyzję, tylko definicję. Kolejną formą udostępnienia informacji publicznej jest wgląd do dokumentów urzędowych. Jeżeli jest to możliwe i jeżeli nie wymaga to zanonimizowania, to tylko tak podam tytułem wstępu. Również dostęp do posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej, bazency po w powszechnych wyborach, to są akurat rzeczy dotyczące m.in. urzędu gminy, gdzie każdy z nas może wejść na posiedzenie, nie urzędu, przepraszam, tylko rady, oczywiście gminy, na posiedzenie rady gminy, łącznie z możliwością nagrywania przebiegu tego, tych obrad. Również to, co ważne, proszę Państwa, to co już wcześniej powiedziałam, na bazie tej ustawy obywatel ma prawo żądać uzyskać informację udostępnianą informację w trybie, ale też niezwłocznie, co jest ważne, ponieważ bardzo często my terminy do załatwienia spraw określamy jako terminy, tak końcowe, zapominając o tej właśnie niezwłoczności, czyli informacje, które mamy od ręki. Możemy nawet podać telefonicznie bądź też w formie, nie wiem, krótkiego maila. No to nie czekamy tych 14 dni na udostępnienie tej informacji, tylko możemy to zrobić od razu, ale jeszcze raz podkreślam, terminy wskazane w ustawie są terminami końcowymi. I teraz tak, proszę Państwa, powiemy sobie krótko o sposobie udostępnienia informacji publicznych. Ja bym powiedziała tak, to co najważniejsze, to jest rozróżnienie. Czy coś jest informacją publiczną, czy coś nie jest informacją publiczną. Bo jeżeli będziemy uznawali, że coś nie jest informacją publiczną, to nie wydajemy decyzji administracyjnej odmownej. Co prawda znam takie jedno z orzeczeń, które kiedyś bardzo dawno temu, już tam was 15 lat temu, zostało wydane przez w Sądu Administracyjny, który wskazywał, że nieważne, czy to jest informacja publiczna, czy nie jest informacja, trzeba wydać decyzję odmowną, jeżeli nie udostępniamy jej, tak żeby ktoś się mógł odwołać. Teraz tak nie jest. Teraz wychodzi się z założenia, że każdy podmiot publiczny ma prawo stwierdzić, że dane. Nawet nie o dokument, bo dokument nie jest informacją publiczną, tylko dokument jest nośnikiem informacji publicznej, co zasady, ale można powiedzieć tak w skrócie, że dokumenty też są informacją publiczną, tak powiedzmy, jako nośnik informacji. I teraz tak, jeżeli my uznajemy, że coś nie jest informacją publiczną, mówimy, w formie, czy odpowiadamy w formie zwykłego pisma, ale podkreślam, że to musi być pismo, a nie na zasadzie takiej, że my nie odpowiadamy, bo uznajemy, że ustawy nie stosujemy. Więc zwykłym pismem informujemy, drogi obywatelu, w związku z pana wnioskiem informujemy, że tego typu informacja nie jest informacją publiczną. Kropka. I to jest forma załatwienia sprawy wtedy, kiedy coś nie jest informacją publiczną. Nie narazicie się państwo na bezczynność, a proszę pamiętać o tym, że na bezczynność organu, podmiotu publicznego czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, szeroko pojętego podmiotu publicznego, tak bym powiedziała, to skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak najbardziej jest i przysługuje. Jeżeli coś nie jest informacją publiczną albo też Państwo tak twierdzicie, a obywatel się z tym nie zgadza, to jest taka formuła na bazie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która mówi o tym, że w sprawach, w których nie została wydana decyzja administracyjna, żądamy usunięcia naruszenia prawa. To jest taka formuła, no, nazwijmy to quasi odwoławcza. I w tym momencie ktoś mówi, proszę usunięcie naruszenia prawa poprzez udostępnienie informacji publicznej, bo ja uważam, że informacja, którą ja żądałem, jest informacja publiczna wbrew waszemu e, stanowisku. Wy dalej się nie zgadzacie z tym twierdzeniem, dalej podtrzymujecie swoje stanowisko, mówicie, że e, biorąc pod uwagę wniosek, informujecie państwo, że informacją publiczną, to nie jest. Jeżeli obywatel dalej będzie uważał, że jednak nie udostępniliście Państwo mu informacji, pomimo tego, że byliście zobligowani do tego albo też nie odmówiliście w formie decyzji administracyjnej, to pójdzie w skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, właśnie wyczerpując w ten sposób tryb administracyjno-prawny, aby taką drogę sobie utorować. Co organ, co Wojewódzki Sąd Administracyjny zrobi? No, ma dwie ścieżki, tak naprawdę, w tym momencie: albo uznać rację państwa, czyli oddali się skargę, mówiąc: no, Skoro nie jest to informacja publiczna, nie stosujemy trybu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wystarczającą formą jest zwykłe pismo, w którym przekazujecie państwo informację o tym, że coś nie jest informacją publiczną. Ale jeżeli jednak obywatel miałby rację i, i będzie się upierał przy tym, że jest to informacja publiczna, a WSA, czyli wojskowy Sąd Administracyjny, stwierdzi, że tak, jest to informacja publiczna, to w tym momencie uwzględniając tę skargę obywatela zobliguje Państwa do udostępnienia w terminie 14 dni, czyli tak naprawdę w terminie ustawowym, tą informację publiczną, ewentualnie odmowę udostępnienia tej informacji, ale w formie wydanej decyzji administracyjnej, tak, aby nasz obywatel mógł się od niej odwołać. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, czyli tu mieliśmy już kwestię w załatwienia sprawy wtedy, kiedy coś nie jest informacją publiczną. Natomiast bez wątpienia, jeżeli coś jest informacją publiczną, a jeżeli ją udostępniacie, to również nie wydajecie decyzji administracyjnej, tylko udostępniacie w taki sposób, w jaki jest wnioskowany przez obywatela, no chyba, że nie ma środków technicznych na udostępnienie w takiej formie, jaką sobie obywatel e, zarządzał. I teraz tak, pytanie jest następujące. czy jest w ogóle jakiś wzór wniosku, jakiś powszechnie obowiązujący formularz wniosku o dostęp do informacji publicznej? Na tak zadane pytanie należałoby odpowiedzieć negatywnie. Jeżeli jakikolwiek wzór występuje, to ma on tylko i wyłącznie charakter pomocniczy i nie można żądać od obywatela, jeżeli nie, nie złoży wniosku w takiej formie, jakbyście sobie tego życzyli, czyli w takiej, która u Was obowiązuje, żebyście go do tego zmusili. Nie ma takiej możliwości, ponieważ, tak jak wspomniałam, nie ma prawnie obowiązującego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Natomiast w jakiej formie w ogóle można żądać? Jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, bardzo prostą informację, gdybym ja zadzwoniła do Państwa telefonicznie, przedstawiła się, powiedziała, że chciałabym skądś informację, kto jest u Państwa głównym księgowym albo dyrektorem, no to, to będzie też udostępnienie informacji publicznej. Czyli można powiedzieć, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie ma sformalizowanej jakiejś treści albo też formy. Przede wszystkim o formę chodzi. Czyli ja mogę zadzwonić telefonicznie, jeżeli znaczy zadzwonić <grym> do Państwa i uzyskać nawet drobną informację telefonicznie. Jeżeli macie Państwo taką informację od ręki, możecie mu udostępnić. Druga kwestia mogę złożyć oczywiście taki wniosek w formie pisemnej na biurze podawczym, gdzie jednocześnie będę miała kserokopię takiego dokumentu, a na biurze podawczym jest obowiązek również podbiciami i prezentatom, czyli datownikiem i podpisem przyjęcia, nawet czasami z podaniem godziny, tak aby miała potwierdzenie złożenia takiego wniosku. Kolejna forma droga elektroniczna, może być to droga elektroniczna w formie przesłania nawet na imienny mail pracownika, bądź też na oficjalny adres mailowy w jednostki, którą państwo reprezentujecie. Można również to już jest jakby forma, kwalifikowana forma elektroniczna. Wysłać taki wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP App na elektroniczną skrzynkę podawczą. Państwa jednostki. Na platformie Pułap bez problemu powinnam znaleźć taką skrzynkę, ponieważ od 2005 roku jesteście Państwo zobligowani do wprowadzenia w formy elektronicznej składania pism, wniosków i taką elektroniczną skrzynkę podawczą. Każdy podmiot publiczny jest zobligowany był zarejestrować, więc ja bez problemu powinnam na platformie Pułap Państwa znaleźć, czy też tam już są w tej chwili inne też dostępne przez portal gov.pl w możliwości wysłania pisma do każdego podmiotu publicznego. Jakie to będzie miało znaczenie? Po pierwsze znaczenie takie, że momentem Wejścia, momentem inaczej doręczenia tego pisma państwa, a więc co istotne, liczenia terminu do załatwienia sprawy, będzie moment wejścia tej informacji u państwa na serwer. W tak? związku z powyższym, to nie jest tak, że jak to wejdzie w piątek na serwer, a pracownik otrzyma takie pismo zgodnie z instrukcją kancelaryjną, którą państwo obowiązuje w poniedziałek, to termin będzie mógł być liczony od poniedziałku. Mówię o terminie załatwienia sprawy, który jest co prawda niezwłoczny, nie później niż w terminie 14 dni, a w sprawach zabiłych w terminie dwóch miesięcy. I teraz tak, co to, jakie to ma znaczenie dla Państwa? Oczywiście termin, liczenie terminów, to jest jedna rzecz, a druga kwestia to jest to, że no, ma to walor tak zwanego dokumentu podpisanego. Mówię o dokumencie elektronicznym, jeżeli by dany podmiot sądził, iż tylko i wyłącznie dokument podpisany powinien być załatwiony. Ja Chciałabym państwu podkreślić, że brak odformalizowania wniosku dostępnego do informacji publicznej, to co mówiłam, że można to zrobić drogą elektroniczną, nie tylko przez e tylko przez zwykłą skrzynkę elektroniczną, ma to znaczenie, że nie, czasami się komuś wydaje, że jest to dokument niepodpisany. Nie. Mamy do czynienia z tak zwanym dokumentem elektronicznym, i podpisem elektronicznym. Jeżeli ja w treści tego dokumentu napiszę swoje imię i nazwisko, to jest tak zwany prosty podpis elektroniczny, czyli nie ten kwalifikowany. Na platformie PUAP ja podpisuję proszynę zaufanym i to jest już kwalifikowany podpis elektroniczny, który świadczy o zachowaniu formy pisemnej. I teraz tak, te terminy, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, obywatel jest zaplikowany do jednej rzeczy, do przede wszystkim wskazania oczywiście, czego chce, czyli jaką informację publiczną żąda udostępnienia, jakie informacje żąda udostępnienia i w jakiej formie. Jeżeli obywatel żąda, załóżmy, w formie dokumentu elektronicznego, czyli na przykład żąda Zeskanowanej decyzji administracyjnej, czy też dokumentu, nie wiem, jakiegoś regulaminu, który nie jest u Państwa na stronie internetowej i zażądał faktycznie w formie dokumentu elektronicznego, w celu przesłania go jeszcze na jego skrzynkę elektroniczną, no to musicie zadość uczynić w formie, którą. Zażądał. Pytanie jest takie, czy możecie Państwo samodzielnie zdecydować, że a nie będziemy mu skanować, tylko mu skserujemy i poprosimy, żeby do nas przyszedł i odebrał. No nie. Forma żądana przez obywatele jest dla Państwa jak najbardziej wiążąca, co oznacza, że jeżeli ja bym zażądała um, Takiego dokumentu, jeżeli może być on informacją, jest informacją publiczną, jesteście Państwo w jego posiadaniu, no to macie obowiązek zeskanować i w odpowiednim pliku wysłać mi drogą elektroniczną. Druga kwestia. Gdyby się okazało jednak, załóżmy, że ja zażądałam dokumentu, który jest, zażądałam skanu tego dokumentu, a jego format jest taki, że nie macie Państwo skaneru na przykład formatu A3, załóżmy, czy jest to hipotetyczna sprawa, to co wtedy można zrobić? Wtedy informujecie Państwo, że nie ma możliwości technicznych, aby zadośćuczynić mojemu wnioskowi. I wskazujecie jaka forma byłaby odpowiednia na np. wgląd do dokumentu, e, mogłabym sobie sfotografować taki dokument u Państwa. E, czyli proponujecie, wyznaczacie mi 14 dni na to, abym zgodziła się na inną formę niż przeze mnie żądana. E, pod takim rygorem, że jeżeli ja się nie wypowiem w terminie 14 dni, to wydajecie decyzję administracyjną umarzającą to postępowanie, bowiem jest bezprzedmiotowe. To bardzo istotna sprawa, czyli nie pozostawiamy bez rozpoznania, tylko wydajemy decyzję umarzającą to postępowanie, oczywiście z możliwością odwołania się od tej decyzji. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Mamy oto taką sytuację, że Proste pytanie, czy udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne? Co do zasady, tak. Natomiast może się zdarzyć sytuacja taka, choć bardzo jest to, powiedziałabym, różnorodnie rozstrzygane, w, jeśli chodzi o Rzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego czy przede wszystkim wojewódzkich sądów administracyjnych, niejednolicie, że jeżeli forma, którą zarządza obywatel, byłaby formą, która pociąga za sobą u Państwa jakieś dodatkowe koszty, poza takimi kosztami zwyczajnymi, to macie Państwo prawo żądania pokrycia tych kosztów. Ja bym powiedziała tak, że szczerze mówiąc, patrząc na orzecznictwo, to jest to dosyć trudne do wyłapania, bo były takie orzeczenia, które mówią o tym, że na przykład nie można żądać od kogoś opłaty za skserowanie, ale jak już ktoś żąda na przykład 200 stron, no to już za skserowanie można żądać. Jeszcze raz podkreślam, jest to bardzo, a to bardzo niejednolite. Ale załóżmy, gdyby była taka opłata i byśmy państwo zobligowali, to po pierwsze musicie państwo wskazać obywatelowi, że forma, której żąda, wymaga dodatkowych czynności, które będą odpłatne, wyznaczyć jaka to będzie kwota i ewentualnie zaproponować inną formułę, która byłaby bezpłatna i jednocześnie atrakcyjna dla obywatela, bo się zapytać w jakiej innej formie chciałby, jeżeli nie chciałby, przepraszam, zapłacić. Natomiast znam oczywiście takie sytuacje, w których ktoś mówi, że upiera się, że nie będzie płacił, potem się od tego odwołuje. Bardzo często jest jednak tak, że Wojewódzki Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że powinno być to nieodpłatne, ponieważ podstawową formą jest nieodpłatność tego typu świadczeń, a ustawodawca tak bardzo ogólnie napisał to, o ile pamiętam artykuł 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie tak naprawdę nie do końca wiadomo, o co chodzi w kontekście odpłatności. Mało tego, bardzo często jest tak, że należy się powoływać na jakieś cenniki, które u Państwa byłyby, no i dobrze, no cennik, ale za usługi, których nie świadczycie, no jest to dosyć słabe, powiedziałabym, i jest to swego rodzaju niedoróbka, która przede wszystkim powoduje bardzo dużo niesnazków pomiędzy obywatelem a urzędami, bo urzędy rzeczywiście bardzo chętnie chciałyby Pozyskać środki finansowe, które by rekompensowały to udostępnienie informacji publicznej, zawsze się po prostu da. Kolejna kwestia, to tak jak wspomniałam, termin do załatwienia tej sprawy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni udostępniamy informacje publiczne. Załóżmy, że już wiemy, w jakiej formie będzie udostępniona informacja publiczna Wiemy wiemy, jest, że jest to informacja publiczna, no to bez wątpienia, proszę Państwa, mamy 14 dni na udostępnienie informacji publicznej. Ale może zdarzyć się, hipotetyczna sytuacja taka, że mamy jakieś braki kadrowe, które powodują to, że z jednej strony musimy wyszukać na przykład tych dokumentów w archiwum, Albo też osoba, która tym się zajmuje, na przykład no nie, nie, nie ma tego dokumentu, który chcielibyśmy udostępnić. W tym momencie, jeżeli coś jest czasochłonne, bądź też przede wszystkim czasochłonne, tak? albo też mamy sytuację taką, jak w tej chwili mamy pandemię, tak? która daje możliwość wydłużania tych terminów do załatwienia sprawy, biorąc pod uwagę przeróżne sytuacje, no to Choć już się spotkałam z takimi orzeczeniami, które mówią, że powinno się tak naprawdę tak zawiadować jednostkom, aby problemów kadrowych nie było i jakieś tam ewentualne zachorowanie nie stanowią podstawy do wydłużenia terminu. Załóżmy, że jednak możemy wydłużyć ten termin, biorąc pod uwagę pandemię, to wydłużamy go przede wszystkim w jakiej formie? W formie pisemnej. To znaczy w tym terminie jeszcze, tych 14 dni, musimy wysłać e, zawiadomienie do naszego wnioskodawcy, obywatela o tym, iż e, e, wydłużymy ten termin, powiemy dlaczego i kiedy wyznaczamy ostateczny termin załatwienia sprawy, który musi się Mieścić w tych z kolei dwóch miesiącach, a już jeśli chodzi o kwestię sposobu liczenia terminów, no to mamy przede wszystkim kodeksu między innymi postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego, które mówią o tym, jak liczymy terminy liczone w dniach i miesiącach, ale o tym że to już jakby to nie będę wskazywała, są to takie dosyć podstawowe rzeczy. Natomiast do terminów nie wlicza się załatwienia sprawy. Na pewno nie wlicza się w sytuacji, w której my e, żądamy na przykład od naszego obywatela sprecyzowania formy udostępnienia albo też zmiany tej formy udostępnienia. Wtedy tak naprawdę można powiedzieć, że to postępowanie w cudzysłowie nam się zawiesza. Tak? Nie wliczamy tego terminu, i dopiero od momentu, w którym obywatel ten e, po, poda nam te informacje, liczymy go dalej. E, kolejna kwestia. To kwestia udostępnienia, tak jak mówię, w terminie niezłocznym, nie później w terminie 14 dni, w sprawach zawiły 2 miesiące. Powiadamiamy o wydłużeniu tego terminu, no i udostępniamy informacje. Proszę Państwa, kolejna kwestia to odmowa dostępu do informacji publicznej. To dosyć powszechne, częste może tak i czasami nastręczające pewne problemy. To znaczy, po pierwsze, Odmowa dostępu do informacji publicznych. Bez wątpienia decyzja administracyjna i to decyzja administracyjna, w której wskazujemy również osobę, która udostępni, inaczej, która była odpowiedzialna za udostępnienie tej informacji, nie udostępniła tej informacji. No i kwestia odwołania. Tutaj Pojawiały się pewne problemy, jak kwalifikować powiatowe Urzędu Pracy w kontekście odwołania od decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna w tym momencie jest decyzją na gruncie przepisów przepisy, proszę, ustawy o dostępie do informacji publicznej, a więc stosujemy pierwszeństwo stosowania przepisów mają właśnie przepisy tej ustawy, a KPA stosujemy tylko w sprawach, które nie są określone w samej ustawie. I tutaj znalazłam takie orzeczenie. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2015 roku, dokładnie 4 sierpnia 2015 w sprawie 2 S.A. łamane przez OP, 262 łamane przez 15, gdzie jednoznacznie wskazano status państwa jednostki, mówię o Powiatowym Urzędzie Pracy, jednocześnie wskazano, iż odwołanie od decyzji w odmownej w trybie dostępu do informacji publicznej jest dwustopniowe i organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe ekologium odwoławcze w tym momencie. Ja na takim stanowisku stoję, choć widziałam już orzeczenia, z których wynikało, że mamy ponowne rozpoznanie sprawy, czyli taki, taka formuła quasi-odwoławcza, ale ja jednak stoję na takim stanowisku, że Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu, wykonuje za, zadania powiatu i stąd podstawą ustalenia właściwości jest przepis Kodeksu Postępowania Administracyjnego w tym momencie, a ustawa dostępna w informacji publicznej nie wprowadza jakichś przepisów szczególnych w zakresie określenia właściwości instancyjnej zatem zastosowanie ma ogólna reguła, w myśl której organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe ekologią Czyli jeżeli mamy odmowę dostępu do informacji publicznej, musimy również, tak jak w każdej decyzji administracyjnej, pouczyć naszego obywatela o formach możliwości odwołania się do takiej decyzji administracyjnej, a więc również odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia takiej decyzji administracyjnej. I teraz tak, mówimy o doręczeniu oczywiście w... No właśnie, teraz w jakiej formie doręczamy? Wydaje się, proszę państwa, tutaj, że jeżeli wydajemy decyzję odmowną, no to doręczamy w formie, która jest formą określoną w przepisach KPA, czyli za pośrednictwem operatora pocztowego, czyli w formie, formie wysłania listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bądź też drogą elektroniczną, wydając bądź dokument elektroniczny, bądź podpisując go w elektronicznie i wysyłając za pośrednictwem Platformy UPUAP do obywatela, pod warunkiem, że obywatel zażądał również w tym trybie odpowiedzi, o, w trybie dostępu do informacji publicznej. Czyli to byłaby dwie F formy. Teraz tak, co zrobić w sytuacji, w której nasz obywatel żąda informacji publicznej, my chcemy mu odmówić z uwagi na pewne okoliczności, też jakby co do powodów, za, za Ci sobie powiemy, a obywatel zażądał od nas drogą elektroniczną e, i e, nie podał adresu. Znaczy, powiem tak, tutaj orzecznictwo też jest dosyć takie, powiedziałabym, niejednolite. To znaczy, w takiej sytuacji ja bym radziła zawsze wysłać drogą elektroniczną żądanie, przekazanie informacji na temat danych osobowych i adresu do korespondencji, tak aby można było wydać decyzję odmowną i to jest chyba najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji, czyli można powiedzieć, że taka osoba... W tym momencie uzupełnia tak zwane braki formalne, czyli braki formalne dotyczące możliwości wydania decyzji administracyjnej na jej rzecz, które musimy posiadać na podstawie przepisów szczególnych. Mamy termin. Teraz kolejna kwestia, proszę Państwa, to powiedziałam Państwu, że udostępnienie informacji publicznej, to jest udostępnienie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, w sytuacji, kiedy obywatel ma szczególnie istotny interes publiczny w posiadaniu tej informacji. Czyli mamy tak zwaną informację, proszę Państwa, przetworzoną. No niestety z przykrością muszę powiedzieć, że ustawodawca nie podał definicji informacji przetworzonej, dlatego. Wielokrotnie, no niestety proszę państwa będziemy się borykać z dużymi problemami w kontekście oceny tego, co jest informacją przetworzoną, a co nie jest informacją przetworzoną. Myślę, że obecne akurat orzecznictwo jest trochę bardziej łaskawe dla podmiotów publicznych. Teraz próbuję znaleźć jedno orzeczenie, jeżeli nie znajdę to oczywiście na koniec jeszcze będę je na pewno miała, dotyczące definicji przetworzenia. Mianowicie, proszę Państwa, oczywiście przetworzeniem informacji publicznej nie będzie przetworzenie w ten sposób, że mamy kilka informacji prostych, które chcemy zestawić w formie tabeli, tak? czyli przeniesienie informacji z wersji papierowej do wersji elektronicznej, zestawienie w formie jakiejś tabeli. Jednak tutaj orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego idzie w takim kierunku, żeby też nie powodować takiej sytuacji, że każda czynność, nawet najdrobniejsza, będzie przetworzoną informacją. Nie, to jest czynność przetworzenia tylko do wersji elektronicznej. Czyli gdyby ktoś od państwa na przykład zażądał zestawienia, powiedzmy, podmiotów, które na przykład, o, co, jaka tutaj byłaby, powiedzmy, no, na przykład, ten, ilość osób w rejestrze bezrobotnych, to gdybyśmy mieli taką hipotetycznie informację w wersję papierową, a tylko przetwarzamy do, do wersji elektronicznej, to to na pewno nie jest informacja przetworzona. Informacja przetworzona zgodnie z orzecznictwem NSA jest informacją nową jakościowo, tej takiej, której Państwo nie macie na moment wniesienia wniosku o dostęp do informacji publicznej którą musicie wykazać się jakimiś zdolnościami analitycznymi, intelektualnymi, aby ją stworzyć. Na pewno nie będzie tutaj to, przetworzeniem informacji czy stworzenie informacji przetworzonej, nie będzie skserowanie dokumentów. Tak jak wspomniałam, nie będzie również wyszukanie jakichś dokumentów w wersji elektronicznej, bo gdybym na przykład poprosiła państwa o zestawienie wynagrodzeń, powiedzmy, kierownika państwa jednostki z podziałem na, powiedzmy, z ostatniego kwartału z podziałem na poszczególne składniki, no to taka informacja byłaby po pierwsze w systemie elektronicznym, bo już mamy XXI wiek i Mamy elektroniczne zarządzanie dokumentami z jednej strony i obsługę kadrową, księgową w formie elektronicznej. Więc taki dokument czy taka informacja byłaby w zasobach elektronicznych, a to, że my ją potem przerzucimy czy wyłuskamy z niej jakieś tylko informacje, na pewno nie będzie stanowiło informacji przetworzonej. Natomiast coraz częściej orzecznictwo Naczelnego Stanu Administracyjnego zwraca na jedną rzecz uwagę i to mówię w kontekście, no, dla państwa dobrej sytuacji, znaczy takiej, gdzie organ, podmiot publiczny jest zobligowany do na przykład wysłania jakichś swoich zasobów kadrowych w sposób nadzwyczajny w celu pozyskania informacji na rzecz naszego obywatela, czyli coś jest drogie i czasochłonne, jakby ponad pewną normę, którą wyznaczają przepisy prawa, to wtedy możemy mówić o informacji przetworzonej. I co wtedy? Proszę Państwa, jeżeli uznajemy, że coś jest informacją przetworzoną, nasz obywatel o tym nie wie, tak? żąda pewnej informacji, a my mówimy, Hola, hola, drogi Kowalski, to jest informacja przetworzona. To co my musimy zrobić jako podmiot? Musimy, proszę Państwa, yy, powiedzieć naszemu obywatelowi, drogi Kowalski, informacja, której żądasz, yy, naszym zdaniem, jest informacją przetworzoną. Robimy to nie w formie decyzji administracyjnej, tylko zwykłym pismem, w którym jednoznacznie wskazujemy, iż w terminie 14 dni zobowiązujemy go do przedłożenia informacji na temat tego szczególnie istotnego interesu publicznego w posiadaniu tych informacji. Pytanie, czy przeciętny Kowalski może sobie taką informację pozyskać, um, uzasadniając posiadanie tego szczególnie istotnego interesu publicznego. Powiem tak, co do zasady nie, bo um, Mówię co do zasady, dlatego że bardzo często były takie sytuacje, że na przykład doktoranci bardzo często żądali informacji, żeby sobie wykorzystać to w swojej pracy doktorskiej. Mówią, no przecież że to będzie też dla dobra publicznego, bo przecież można z takiej pracy doktorskiej skorzystać, cytować ją i tak dalej. Nie, orzecznictwo jest jednoznaczne. Posiadanie pewnych informacji w celu y, prywatnych badań naukowych, nawet albo właśnie robienia doktoratu, to jest jej interes prywatny. Natomiast y, y, tutaj przestrzegam Państwa przed jedną rzeczą, mianowicie y, dostęp do informacji publicznej to również domena dziennikarzy. Co prawda, y, w kontekście dziennikarzy mamy prawo proszę, prasowe i mamy na pewno przepisy, które wskazują na to, jak udostępniać, jak i żądać mogą informacji, w jakiej formie, w jakich terminach. Niemniej jednak jeden z przepisów ustawy o prawie prasowym mówi, że w sprawach dostępu do informacji publicznej dziennikarzy stosujemy ustawę o dostępie do informacji publicznej. Co to oznacza w praktyce? Że jednak dziennikarz po pierwsze będzie traktowany jak przeciętny obywatel, no powiedzmy z zachowaniem pewnych standardów, bo jak dziennikarz potem nas obsmaruje, że nie udostępniamy informacji w miarę szybko, no to organ może być postawiony troszeczkę w takim niedobrym świetle. Niemniej jednak dziennikarz jednoznacznie jest w stanie wykazać szczególnie istotne interesy publicznych w posiadaniu danych informacji, w związku z powyższym w przypadku dziennikarzy zazwyczaj e, informacja o tym, że e, żąda informacji do napisania artykułu i tak dalej, jest na pewno wykazaniem tego szczególnie istotnego interesu publicznego. Ale gdyby przeciętny Kowalski, tak jak mówię, napisał, że jemu ta informacja jest przy, y, y, potrzebna do pracy doktorskiej, to macie prawo odmówić mu dostępu do informacji publicznej, wydając decyzję administracyjną w tym momencie, ale właśnie podstawą odmowy nie będą jakieś szczególne tajemnice, które są związane z przetwarzaniem tych informacji, czy, czy właśnie czy ustawa zakazuje dostępniać pewnych informacji, tylko właśnie fakt, że z uwagi na to, że już mamy informację przetworzoną, a ty, panie Kowalski, nie wykazałeś tego szczególnie istotnego interesu publicznego w posiadaniu tej informacji, to ci odmawiamy dostępu do tej informacji. Czyli podstawą nie będzie tajemnica jakaś, a właśnie fakt, iż mamy do czynienia z informacją przetworzoną. I teraz tak proszę państwa terminy są tutaj dokładnie takie same w przypadku informacji przetworzonej. Dodatkowym tym jakby obowiązkiem po Państwa stronie będzie po pierwsze zażądanie od, to, od Pana Kowalskiego w przypadku, kiedy stwierdzicie, że mamy do czynienia z informacją przetworzoną o tym, żeby w terminie 14 dni od doręczenia mu takiego wezwania. Wezwanie jest w formie zwykłej, a nie w formie decyzji administracyjnej, że w ciągu 14 dni wykaże ten szczególnie istotny interes publiczny. Jeżeli on nie napisze nic, czyli jakby nie spełni wymogów tego wezwania, to odmawiacie mu dostępu w formie decyzji administracyjnej z uwagi na nie wykazanie przez niego. Również możecie ocenić jakościowo, tak? No tak jak wspomniałam, jeżeli on mówi, że jest mu to potrzebne dla celów jakiejś tam prywatnej oceny i tak dalej, to bez wątpienia, w, bez wątpienia będziemy mieli do czynienia z odmową dostępu do informacji publicznej z uwagi na właśnie brak wykazania tego szczególnie istotnego interesu publicznego teraz tak, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na takie orzecznictwo, które ostatnio się pojawiło. Dosyć kontrowersyjne, ale jednak jest ono obecnie dosyć często używane. Mianowicie nadużycie prawa przez obywatela w kontekście dostępu do informacji publicznej. To znaczy, zresztą to było orzeczenie na kanwie państwa jednostki, kiedy jedna z obywatelek zażądała pewnych informacji, biorąc pod uwagę jakąś taką prywatną wendettę tak naprawdę. Chyba tutaj ktoś z rodziny nie otrzymał pewnego dofinansowania od państwa. I ona żądała potem przeróżnych informacji, które tak naprawdę w żaden sposób jej jako osobie, czy znaczy inaczej, jej jako sobie fizycznej by się przydały, tylko że tak naprawdę do jakiejś takiej w cudzysłowie takiej wojenki, tak? I tutaj jednak sądy administracyjne, choć jeszcze raz podkreślam, jest to trochę dla mnie kontrowersyjne. Uznał, że nie każde żądanie udostępnienia informacji publicznej służy interesowi publicznemu jako takiemu, a powinno się żądać tej informacji w kontekście analizowania sposobu działania podmiotu publicznego, a nie w celu jakichś tam prywatnych, toczonych wojen. Niemniej jednak takie orzeczenia się pojawiły i wydaje się, iż w sytuacji, w której na przykład dana osoba składałaby wnioski, w bardzo krótkich odstępach czasu albo też składała lawinowo zasypywała takimi wnioskami podmiot publiczny i w zasadzie nie wiadomo do czego to jej służy, to ja bym jednak próbowała iść w kierunku nadużycia prawa, bo może się okazać, że taki obywatel tak naprawdę chce storpedować działalność podmiotu publicznego poprzez zasypywanie właśnie takimi wnioskami. Mało tego, były kiedyś takie sytuacje, pamiętam, w bardzo negatywnej ocenie niektórych kancelarii prawnych, które poszukiwało klientów, którzy zasypywali żądaniami o udostępnienie informacji publicznej po to, żeby ewentualnie później mieć zarobek z tego, czyli tak naprawdę koszty zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi, czy naczelnym sądem administracyjnym, szczególnie wtedy, kiedy chodziło o w sytuacji, w której na przykład organy się czy tam podmioty publiczne spóźniały, albo w nieodpowiedniej formie, potem było traktowane to jako bezczynność, itd. W kontekście jeszcze udzielenia bądź odmowy dostępu do informacji publicznej, a w zasadzie również sytuacji, w której Państwo mówicie, że coś nie jest informacją publiczną, proszę pamiętać o tym, żeby takie pisma prokurować. Dlaczego? Dlatego, że zawsze kiedy nawet jeżeli uznajecie, że coś nie jest informacją publiczną, to w tym terminie tych 14 dni najpóźniej należy poinformować obywatela, że coś nie jest informacją publiczną, czyli wydać sobie siebie pismo, chociażby zwyczajne pismo. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli do czynienia z bezczynnością organu. Jeszcze jedna uwaga. W tej chwili na gruncie orzecznictwa występuje sytuacja taka, że jeżeli nawet organ się spóźnił z udostępnieniem informacji publicznej, ale udostępnił ją zanim obywatel złożył skargę na bezczynność, to taka skarga będzie podlegała oddaleniu. Ponieważ z orzecznictwa jasno wynika, że złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu już po udostępnieniu przez niego informacji w tej chwili nie wywiera skutków prawnych. Kiedyś um, była to taka sytuacja, kiedy można było złożyć skargę na to, że organ nie rozpatrzył wniosku w terminie i można by było uznać, że bezczynnością było niewywiązanie się terminowe. W tej chwili bezczynnością jest niewykonanie obowiązków ciążących na organie do dnia złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I jeszcze jedna uwaga. Na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Mamy taką nową instytucję od jakiegoś czasu, jak ponaglenie. Ta instytucja nie jest tutaj stosowana w trybie dostępu do informacji publicznej, czyli ja nie muszę jako obywatel wysyłać do państwa ponaglenia, żeby złożyć na państwa skargę do wojskowego Sądu Administracyjnego na bezczynność. Czyli nie ma tutaj jakby takiego wyczerpania instancyjnego, które wynikało z kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ tych przepisów po prostu w trybie dostępu do informacji publicznej nie stosujemy. Czyli pierwszeństwo będzie miała ustawa o dostępie do informacji publicznej. Kolejna kwestia, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, w, jeśli chodzi o. o to jest formą udostępnienia informacji publicznej, mówiłam Państwu, że na wniosek obywatela udostępniamy w postaci czystej jakiejś czynności technicznej, bo to udostępnienie to jest nic innego jak wysłanie pisma z informacją, czy też skserowanie dokumentów, które stanowią, są nośnikami informacji publicznej, jeżeli zażąda, czy zeskanowanie takiego dokumentu. To są zwykłe czynności techniczne. Natomiast co w sytuacji, w której nasz obywatel, żąda informacji publicznej, która jest zawarta w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydaje się, że w takiej sytuacji właściwą formą udostępnienia tej informacji, a w zasadzie pewnej informacji tylko na, na jego rzecz jest poinformowanie go, że taka informacja, którą on żąda, już znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i podanie jemu linka do tej informacji, bądź też wskazanie, w którym miejscu w Biuletynie Informacji Publicznej taką informację może znaleźć. Druga kwestia. W sytuacji, zdarzają się sytuacje takie, w której obywatel na przykład. Ponownie zażąda tej samej informacji publicznej. Czysto hipotetycznie, ale może się zdarzyć. Co możemy zrobić wtedy? Wtedy również mamy obowiązek odpowiedzieć. Tyle tylko, że wystarczającą odpowiedzią będzie, iż e, e, e, e, już udostępniliście Państwo taką informację, odpowiadając na wniosek z dnia takiego i takiego, w takiej i takiej formie. Kropka. I to jest wystarczająca forma, nie można Państwu zarzucić bezczynności. Na pewno nie jest to forma odmowy dostępu do informacji publicznej. Dobrze, teraz tak. Jeśli chodzi o odmowę dostępu do informacji publicznej, to ustawodawca określił pewne tajemnice wynikające z przepisów różnych ustaw, na które możemy się powoływać. Ja bym powiedziała tak, tajemnica niejawna, mamy ustawę dotyczącą informacji niejawnych, tylko tak tytułem bardzo krótkie informacje podam, że aby powoływać się na to, iż dokument jest informacją niejawną, taki dokument musi być opatrzony klauzulą wynikającej z tej ustawy. Oczywiście też wiemy, kto taką klauzulę i kto może ją nałożyć, pokonąć, kto ściągnąć. Natomiast jednoznacznie rzecz wskazać, iż to, że dany dokument mógłby stanowić potencjalnie informację, w cudzysłowie nazwijmy ją niejawną, czyli taką, która posiadałaby odpowiednie klauzule tajności, to proszę Państwa jeszcze nie wystarczy. Musi taka klauzula być nałożona, żebyśmy mogli odmówić dostępu do informacji publicznej, powołując się właśnie na tajemnice wynikające z ustawy o informacji niejawnej. Taką ważną dla Państwa informacją i przesłanką odmowy może być ta przedsiębiorcy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to często sytuacja, w której w trybie zamówień publicznych mamy podpisywane umowy, Mamy składane w oferty w trybie zamówień publicznych, i czasami zdarzają się sytuacje takie, w których przedsiębiorca wskazuje, iż coś stanowi tajemnicę o przedsiębiorstwa. mówi. I to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ustawa o do informacji mówi o tajemnicy przedsiębiorca, a nie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, na gruncie um, um, orzecznictwa do tego przepisu wskazuje się przede wszystkim rzeczywiście na tajemnicę przedsiębiorstwa wynikające z przeróżnych ustaw, ale jedna uwaga. Odmowa dostępu na przykład do pewnej części ofert składanych w trybie zamówień publicznych, gdyby uznać, że jest to informacja publiczna, byłaby wtedy, kiedy faktycznie przedsiębiorca po pierwsze zastrzegł sobie to, a po drugie faktycznie jest to przedsiębiorstwa. Muszę powiedzieć, że na gruncie, na gruncie orzecznictwa, które dotyczy tej kwestii, jednoznacznie wskazuje się, że na przykład kosztorysy, nie stanowią przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, jeżeli w trybie dostępu do informacji publicznej ktoś by y, takich dokumentów żądał, to y, jest to y, informacją publiczną i nie można powoływać się tutaj na tajemnicę przedsiębiorstwa, na jeż, nawet jeżeli przedsiębiorca by sobie to zastrzegł. Tak, wynika z orzecznictwa ale to, mówię, to jest... Y, dosyć skomplikowana sprawa. Natomiast przedsiębiorca to nikt inny, proszę Państwa, czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo to są składniki z kolei, które składają się między innymi na majątek, czy na zorganizowaną taką, czy podmiot zorganizowany na gruncie kodeksu Cywilnego, więc dwa zupełnie odrębne pojęcia, niemniej jednak gdzieś tam one na gruncie ustawa o dostępie do informacji publicznej ze sobą się łączą i, i gdzieś tam ta powiedzmy różnica się zaciera. Ale tak jak mówię, w kontekście dostępu do informacji publicznej będzie to istotne z punktu widzenia zamówień publicznych. Umowy zawierane w terminie zamówień publicznych bez wątpienia są umowami, które są, przepraszam, informacjami publicznymi. Oczywiście nie wszystkie dane w tych umowach będą podlegały udostępnienia, część anonimizacji, natomiast na pewno proszę Państwa. W kontekście umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, po pierwsze trzeba podkreślić jedną rzecz, że jawność tych umów wynika z samej ustawy o zamówieniach publicznych. To jest jedna rzecz. Druga kwestia dane dotyczące osób, które zawierają w trybie zamówień publicznych w imieniu przedsiębiorcy, na przykład, nie wiem, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie dostawcą, nie wiem, wody u państwa, tak, no to jest osoba, która jest wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Przedsiębiorców i te dane są jawne, więc one nie podlegają na podstawie rodoanonimizacji. Natomiast czasami Wydaje się w umowach informacji dotyczące na przykład dane osobowe, osób, które są um, no nie wiem, powiązane w jakiś sposób, z którymi się kontaktujemy, jakieś ich maile i tak dalej. To wydaje się, że um, może być to stanowić podstawę tutaj RODO może stanowić podstawę do tego żeby anonimizować treści te dane choć wydaje się, że jeżeli są tu pracownicy którzy są odpowiedzialni w kontekście realizacji zamówienia publicznego to ich dane również nie, podlega, nie powinny podlegać anonimizacji. Jeszcze w kontekście ewentualnych informacji publicznej pochylę się krótko nad opiniami prawnymi. Nie wszystkie opinie prawne stanowią informację publiczną, natomiast na pewno informację publiczną stanowić będzie opinia prawna, która stała się na przykład podstawą danego rozstrzygnięcia w sprawie. Próbowano mówić, iż opinia publiczna jest podlega prawa autorskiemu, czyli jest utworem w myśl przepisów prawa autorskiego, a takie na podstawie ustawy o prawie autorskim. Po, nie powinny podlegać udostępnieniu, ale nie zgodzę się z tym, dlatego że opinia prawna jest wynikiem pracy osoby, która, jeżeli jest na etacie w podmiocie publicznym, będzie traktowana jak funkcjonariusz publiczny. Nawet jeżeli nie, to jest to... Podmiot, który, załóżmy, jeżeli nie jest na etacie, taka osoba to prowadzi działalność gospodarczą i podpisuje umowę, i to jeszcze najczęściej w trybie zamówień publicznych, więc też nie ma tutaj jakby przeszkód, aby uznawać taki podmiot i taką na przykład umowę za informację publiczną. To są najnowsze orzecznictwa, które jednoznacznie to wskazują. Również wynagrodzenie prawnika radcy prawnego na etacie czy poza etatem nie jest informacją, która stanowiłaby prywatność osoby fizycznej w tym momencie, która faktycznie stanowiła podstawę odmowy dostępu, gdzie porównujemy wynagrodzenie do osoby z imieniem i nazwiska wskazanej. Tak? Ale jednoznacznie opinia, jeszcze raz podkreślam, Choć można powiedzieć, że jest dokumentem wewnętrznym, a dokumenty wewnętrzne, które część dokumentów wewnętrznych nie jest traktowana jako informacja publiczna, ale uznaje się, jeszcze raz podkreślam, że cel jest opinii prawnej ważny, jeżeli opinia prawna stała się podstawą danego rozstrzygnięcia, a nie jest tylko i wyłącznie na przykład opinia, opinia prawna dotycząca tego, czy powiedzmy nie wiem, wytoczyć powództwo, czy też dotycząca taktyki procesowej nie jest informacją publiczną, to bez wątpienia, bo Powodowałoby to taką sytuację, że osoba z zewnątrz, która byłaby na przykład pozwana przez podmiot publiczny, byłaby w dużo lepszej sytuacji żądając opinii prawnej, bo znałaby taktykę procesową. Więc wtedy taka opinia prawna nie jest informacją publiczną. I jeszcze jedna rzecz w kontekście tego, co jest informacją publiczną, metryka sprawy jest informacją publiczną, o razu państwu mówię, ponieważ jest to forma prowadzenia działalności przez podmiot publiczny, realizowanie obowiązków wynikających, czy to z przepisów postępowania administracyjnego, czy też ustaw, na bazie których rozstrzygamy dane sprawy. I teraz tak, proszę państwa, Prywatność osoby fizycznej tutaj, tak jak wspomniałam, najczęściej będzie dotyczyła kontekstu wynagrodzenia takich osób, ale również wydaje się, że RODO jest taką ustawą, która dotyczy, ustawą, rozporządzenie w tym momencie, które dotyczy prywatności osoby fizycznej. I jednoznacznie to, co państwu powiedziałem na początku, tryb dostępu do danych osobowych jest trybem odrębnym od ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli w, na przykład, tak jak wspomniałam, żądaną informacją publiczną byłaby jakaś decyzja administracyjna, która jest opiewa na osobę fizyczną, to należy zanonimizować w treści decyzji administracyjnej dane tej osoby fizycznej. Co to w praktyce oznacza? Nie oznacza to, że my odmawiamy dostępu do informacji publicznej. Proces anonimizacji nie jest wydaniem decyzji odmownej, jest jedynie pewnym zabiegiem, które daje nam możliwość udostępnienia informacji publicznej w zasadzie tego nośnika informacji publicznej w formie dokumentu urzędowego, którym jest decyzja administracyjna, ale z poszanowaniem przepisów prawa, czyli RODO, gdzie dane osobowe wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania tej osób jest anonimizowane. Ale jeszcze raz podkreślam anonimizowanie nie jest formą ani przetwarzania danych osobowych, znaczy nie przetwarzania, przepraszam, ani nie zabiegiem, który powoduje, że mamy do czynienia z informacją przetworzoną w tym sensie, ani też nie jest decyzją odmowną dostępu do informacji, informacji publicznej. Kolejna kwestia, aha, ta informacja tańca skarbowa, proszę Państwa, to w kontekście chociażby dostępu do dokumentów, którymi są oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe na bazie odrębnych przepisów muszą być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli ktoś już przestał być, na przykład, nie, dyrektorem państwa jednostki, a ktoś żąda udostępnienia informacji dotyczących oświadczeń majątkowych, to jeżeli takie oświadczenie majątkowe posiadacie państwo, to nie można powiedzieć, że on już tu nie pracuje, to już nie udostępnia informacji. Nie, jest to informacja, która jest w państwa posiadaniu. A tajemnica skarbowa określa tylko zakres informacji, które nie są udostępniane. Na pewno nie są udostępniane informacje dotyczące adresu, zamieszkania osoby, która składa oświadczenie majątkowe, jak również adresu położenia nieruchomości, którym jest zobligowana określić taka osoba w oświadczeniu majątkowym, jeżeli je, je po, posiada. Kolejna kwestia, proszę Państwa, pewien wyłom, mianowicie powiedziałam Państwu, że wyjątkiem od reguły ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej i, bądź też przedsiębiorcy są informacje dotyczące osób pełniących funkcje publiczne które mają związek z pełnieniem tych y, y, funkcji, a także informacje o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. To jest dosyć istotne z punktu widzenia tzw. funkcjonariuszy publicznych, bądź też osoby, które pełnią funkcje publiczne. To jest rozróżnienie. Definicja funkcjonariusza publicznego, o ile pamiętam, w przepisach kodeksu karnego, co jest ciekawe, znajduje się. Natomiast wydaje się, że dosyć inf ważną informacją dla Państwa jest informacja o tym, kto pełni funkcje publiczne. Na pewno będzie to osoba, która zawiaduje majątkiem publicznym, bądź też wydaje decyzje administracyjne. To do zasady wszystkie osoby, które wydają decyzje administracyjne są również zobligowane do składania oświadczeń majątkowych. Mówię. Natomiast ta um, pełnienie funkcji publicznej, czy w ogóle bycie funkcjonarzem publicznym, ja bym powiedziała w ten sposób. E, czy co z zasady informacja o. Karalności osoby, która, karalności przeci, przeciętnego Kowalskiego nie jest informacją publiczną, to jest prywatność osoby fizycznej, ale jeżeli mówimy o karalności osoby, która pełni funkcje publiczne, bądź też jest funkcją publicznych, to mamy już wyłączenie tej prywatności pod warunkiem, że mamy do czynienia ze sprawą sądową, która dotyczy pełnionej funkcji, tak? bo nie, przecież nie będziemy mówili o tym, że ktoś ma sprawę, roz Zwodową. Niemniej jednak chodzi o sprawy sądowe dotyczące właśnie pełnionej funkcji. Zresztą ta prywatność osoby fizycznej też tej osoby będzie też ważna z punktu widzenia prawa prosowego, ponieważ bardzo często mówimy o tak zwanym prawie do wizerunku danej osoby. Jeszcze ten prawo do wizerunku to ja tylko chwileczkę nadmienię w kontekście udostępniania gdyby. U Państwa tak może nie, nie jest praktykowane, ale Wizerunek osoby publicznej, czyli funkcjonariusza publicznego, jeżeli jest związany z pełnieniem funkcji, nie jest chroniony, czyli można zrobić zdjęcie, można upowszechnić to zdjęcie. W przypadku innych pracowników już pracodawca, w tym podmiot tego typu jak państwa, również musiałby mieć zgodę takiej osoby na te zdjęcia. W kontekście z kolei, w kontekście z kolei nagrywania jeszcze, o to jest też ciekawa sprawa, ponieważ najnowsze rzecznictwo mówi o tym, że również rozmowy, nagrywane rozmowy przez pracowników podmiotów publicznych są również informacją publiczną, jeżeli dotyczą oczywiście wykonywanych przez nich funkcji i dotyczą spraw, które są prowadzone przez nich w ramach zakresu obowiązków. Natomiast co do zasady, te rozmowy mogą być nagrywane. Decyzją o z kolei osoby, która jakby kontaktuje się z Państwem, jeżeli kontynuuje rozmowę, to decyduje się na to, aby wyrazić zgodę na ewentualne nagranie takiej rozmowy i ma do tego tutaj pełne, pełne prawo. Co jeszcze, proszę Państwa? Powiedzieliśmy sobie już o formie odmowy dostępu do informacji publicznej, czyli w formie decyzji administracyjnej, na których służy odwołanie, odwołanie od decyzji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w tym momencie w trybie dostępu do informacji publicznej. Moim zdaniem i na gruncie tego życzenia, które Państwu wskazałam, powinny być nieponownie rozpatrywane, a bo jest taka formuła tak zwanego ponownego rozpoznania sprawy, natomiast tutaj jest odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. I o takim prawie do odwołania powinien być w decyzji administracyjnej powiadomiony obywatel. Decyzja administracyjna musi mieć formę, jaką wymaga, o ile pamiętam, artykuł 107 kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z informacją o tym, kto udostępnił czy kto odmówił udostępnienia informacji publicznej. Jeśli chodzi o wydanie decyzji administracyjnej, wydaje się, iż właściwym będzie tutaj dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy chyba że sceduje również wydawanie decyzji administracyjnej z zakresu dostępu do informacji publicznej czy odmowy dostępu do informacji publicznej innej osobie. To upoważnienie musi być upoważnieniem jawnym i również być w aktach osłowych tej, tego pracownika i również informacja o tym, kto ma upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w, w państwa jednostce jest informacją jak najbardziej publiczną. Informacją publiczną będą również numery telefonów poszczególnych pracowników, imiona i nazwiska pracowników, ich um, funkcję, którą wykonują w państwa jednostce, również adresy mailowe, mówię o adresach mailowych służbowych, są informacją publiczną i nie stanowią o żadnej prywatności osoby fizycznej w tym momencie czy pracownika tego danego, danego podmiotu. To już mamy. Proszę państwa, tak jak wspomniałam, do decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej, oprócz samego odwołania do organu wyższego stopnia, którym jest samorządowe kolegium odwoławcze, będziemy stosowały również przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czyli w dużym skrócie. Państwo czy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, odmawiając dostępu do informacji publicznej, wyda decyzję administracyjną, którą załóżmy samorządowe kolegium odwoławcze podtrzyma. Ma, uznając, że były podstawy do odmowy dostępu do informacji publicznej. W tym momencie niezadowolony obywatel ma, w, zgodnie z przepisami ustawy, o postępowaniu przed administracyjnymi, termin 30 dni na wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na siedzibę organu, który wydał decyzję odmowną. I oczywiście taka. Skarga może być rozpatrzona w tym momencie w ten sposób, że będą uchylone obydwie decyzje do ponownego rozpoznania, bądź też w zależności od oczywiście rozstrzygnięcia również może utrzymać w mocy te decyzje administracyjne i oddalić z kolei skargę. Z kolei na w wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę E, przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie już poza ustawą o dostępie do informacji publicznej. Na koniec, proszę Państwa, chciałabym zwrócić Państwu uwagę, ponieważ, tak jak mówię, no, dosyć krótkie mamy dzisiaj to spotkanie i nie sposób jest wszystko zawrzeć, Ja myślę, że akurat w kontekście samej ustawy można by wiele mówić. W, też w kontekście dostępu do informacji publicznej, połączenia z ochroną danych osobowych, jednocześnie z dostępem prasy, i tak dalej, ale to oczywiście będziemy sobie poruszali już na szkoleniach praktycznych, gdzie będziemy sobie tutaj omawiali dosyć szczegółowo orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w ostatnim czasie, natomiast ważny przepis artykułu 23. Kto wbrew ciążącego na nim obowiązku nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnikarze ograniczenia wolności, a także pozbawienia wolności do roku. Broń Boże, nie chciałabym Państwa strażyć, niemniej jednak z mojej praktyki wynika, iż jest coraz więcej skarg i coraz więcej składanych jednak doniesień do prokuratury. Proszę pamiętać, że jest to odpowiedzialność karna, a więc nieodpowiedzialność cywilnoprawna, gdzie trzeba wnieść pozew sądowy, a tutaj złożenie doniesień do prokuratury w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju niedopełnienie obowiązków urzędniczych. Teraz uwaga jest następująca. Oprócz tego, że na obowiązki ma możliwość wniesienia czy to skargi do Wojowskiego Sądu Administracyjnego, na przykład na bezczynność organu, to na pewno formą wspierającą również będzie złożenie doniesienia do prokuratury, że ktoś nie udziela tej informacji publicznej, a ciąży na nim taki obowiązek wynikający z ustawy. Czy to są działania konkurencyjne, czy trzeba wyczerpać jakiś tutaj tryb? Nie. Są to działania jak najbardziej, można powiedzieć, równorzędne i jest coraz więcej przypadków takich, ja od razu Państwu powiem, że osoby niezadowolone idą również do prokuratury. Osobiście prowadziłam ostatnio taką sprawę w imieniu skarżyciela posiłkowego, któremu tendencyjnie nie udzielano informacji publicznej. Taka sprawa zakończyła się... Z, znaczy akurat tu nie było takiego skazania, tak? natomiast było warunkowe umorzenie postępowania na okres próby, na okres jednego roku i karak grzywny Więc jest to jednak, proszę państwa, przyczynek do tego, żebyście państwo, mówię o podmiocie jako takim pracownikach, poważnie potraktowali Żądania dostępu do informacji publicznej, ale również oczywiście, tak jak wspomniałam, z drugiej strony oprócz tej odpowiedzialności jest również pewnego rodzaju przypisanie nadużycia prawa obywatelowi, który w sposób no, taki powiedzmy nękający państwa próbuje uzyskać pewne informacje. Na zakończenie powiem tylko krótko, oczywiście. Tak jak wspomniałam, dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela. Im więcej informacji publicznej będziecie Państwo zawierać w Biulocenie Informacji Publicznej w postaci wniosków i odpowiedzi na te wnioski, tym częściej będziecie mogli odpowiadać w ten sposób, że informacja znajduje się w biuletynie Informacji Publicznej. Tak? Niewątpliwie, proszę Państwa, nie można się gniewać na obywateli, że żądają pewnych informacji. Oczywiście z nami takie podmioty, które stanowią swoiste wywiadownie gospodarcze. Będą Państwo wypytywali o tym, ile rys papieru Państwo zużywacie w skali roku, a ile wody państwo zamawiacie i tak dalej, i niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że są to informacje yy, czysto dla wywiadowni gospodarczych, które pokazują później, przekazują takie informacje, no ale yy, skoro ustawodawca pozwolił w trybie konstytucyjnym i w trybie ustawowym do udostępnienia tego, czy żądania udostępnienia takiej informacji, no to nie możemy powiedzieć, że zasłaniać się, że nie mamy czasu na to, nie będziemy udostępniać, bo nie. Zawsze odpowiedź musi być w odpowiedniej formie i o odpowiedniej treści. Zachęcam państwa oczywiście, bo to mówię dzisiaj już, pozwolę sobie zakończyć ten krótki wykład. Zachęcam państwa do, do, do, do szkoleń, gdzie, tak jak wspomniałam, będziemy poruszali kwestie szczegółowo co do definicji, do, co do orzeczeń dotyczących zarówno informacji publicznej, informacji przetworzonej, odmowy dostępu do informacji publicznej, podstaw odmowy dostępu do informacji publicznej. Będziemy tak naprawdę sobie na czynniki pierwsze rozkładali tryb udostępnienia, co trzeba zrobić i tak dalej, ale również omówimy sobie kwestię właśnie odmowy dostępu ze względu albo inaczej inną formę udostępnienia informacji na bazie RODO, czy też udostępnienia informacji na rzecz dziennikarzy, łącznie z, różnymi przepisami prawa prasowego. Zachęcam Państwa również do innych szkoleń z moim udziałem. W, tutaj tak jak wspomniałam, postępowania administracyjne, ale nie tylko na kampie KP, ale również ustaw, które można powiedzieć takie szkolenie troszkę na miarę szyte na bazie tych ustaw, które, które poruszają, na bazie których wydają decyzje administracyjne dane podmioty. Tak jak wspomniałam, dostęp do informacji publicznej RODO, prawo prasowe, ale również prawo pracy z elementami również kwestii dyskryminacji mobbingu w prawie pracy, czy też coś, co ja przez wiele lat zajmowałam się, jako obsługując telewizję publiczną, również kwestie związane z prawem autorskim, też ciekawe w ciekawe szkolenia. Także bardzo Państwu serdecznie dzisiaj dziękuję za ten krótki wykład i udział Państwa tak licznie i mam nadzieję na spotkanie już na konkretnych szkoleniach z Państwem. Także dziękuję serdecznie i przekazuję tutaj już głos Panu Arturowi Jęczakowi z firmy szkoleniowej AND. Dziękuję, dziękuję Pani Luizo również.